hektar pola i dalej kosimy i mamy pierwszą wczepę z hektarowego kawałka zobaczymy co więcej da jak zobaczymy jaki wynik osiągniemy w tym roku. A tu mamy nasypane. Tu jest na przyczepie prawie 8 ton bez 200 kg niecałe. 200 kg zabrakło żeby 8 ton weszło. Tak to wygląda. Przężytko takie o, jak widzicie. Odmiana gringo. Czysto koszone. Kombę dobrze ustawiony hmm, sami zobaczcie jak to wygląda na magazynie no i powoli zaczynamy kosić jak widzicie witajcie, jesteśmy już wykosiliśmy tamten kawałek zaraz zmierzymy wilgotność co to tam wyszło włączymy miernik i wilgotność wyszła 13,3 tego kawałka i jeszcze chciałbym dodać że tamten kawałek kosiliśmy, na przyczepie było 7800 i jeszcze Około tony doszło 980 kg było 8800 wyszło z hektara 02 z działki I to jest wilgotność tego przenżytka bardzo fajne grube ziarno na kupie żeśmy nasypali trochę żeśmy wykosili tego trochę przężyta duża kupa trochę ton tych jest no i kosimy dalej nie widzimy się w kolejnych odcinkach Pozdrawiam